Poprzednio widzieliśmy, jak bank rozlicza w swoim bilansie pożyczki w systemie rezerw częściowych. Tłumaczyliśmy to tak, jak do tej pory mówiliśmy o rezerwach częściowych. Ktoś deponuje 100 milionów w rezerwach. 90 milionów zostaje pożyczonych. A pasywa to fakt, że ten człowiek zawsze może zażądać swoich pieniędzy. Kiedy te 90 milionów danej waluty zostaje pożyczonych, aktywa, które pojawiły się w zamian, to weksle warte 90 milionów. Pojęciowo to dobry sposób myślenia o systemie rezerw częściowych, ale bank robi coś innego. Bank może kreować. Może kreować. Może powiększyć swoje aktywa i pasywa za pomocą 10 milionów rezerw i efekt będzie taki sam. Dla uściślenia nie chcę chwalić systemu rezerw częściowych, ani też go ganić. Chcę pokazać, jak to się rozlicza. Sami zastanówcie się, czy pożyczanie rezerw częściowych ma sens, czy nie. Weźmy ten sam przykład, ale teraz zaczniemy tak samo jak poprzednio, kiedy to kupuję aktywa w wartości 10 milionów dolarów, czyli siedzibę i wyposażenie do banku, budynek, bankomaty, komputery itd. Nie wziąłem kredytu. Miałem pieniądze. Jeszcze raz, jestem właścicielem tego banku. Mam więc 10? Wszystkie zasoby należą do mnie. Mój kapitał własny to 10 milionów dolarów milionów. 10 000 000. W tym przykładzie nie dostaniemy 100 milionów depozytów, jak poprzednio. Powiedzmy, że przychodzi osoba A i wpłaca 10 milionów. Wpłaca do banku 10 milionów w walucie. 10 milionów w banknotach rezerwy federalnej. Tu napiszę… 10 milionów. I ta osoba może żądać… Osoba A ma prawo żądać swoich 10 milionów. Ta zaś osoba, nazwijmy ją osobą B, ma jedną dziesiątą majątku osoby A. To jest osoba B. Napiszę, że to jest rachunek, rachunek bieżący osoby B. To, co zrobię, wyda się nieintuicyjne. Ponieważ bank musi trzymać tylko... z pieniędzy na rachunkach bieżących tylko 10% musi być w rezerwach, co widzieliśmy tutaj. Zatem zamiast tylko pożyczać te pieniądze, bank może trzymać te rezerwy, ale też automatycznie zwiększyć wartość swoich depozytów. Powiedzmy, że idę do tego banku i proszę o 50 milionów dolarów kredytu. Spytają, czy można mu to pożyczyć, czy spłaci dług. Niech uznają, że sal jest wiarygodny. Mogą więc... Pożyczą mi pieniądze, ale nie mają 50 milionów dolarów w walucie do pożyczenia. Otworzą mi rachunek bieżący na 50 milionów. Otworzą rachunek bieżący na 50 milionów dolarów. To jest rachunek… rachunek sala. Rachunek bieżący sala. Oczywiście bank nie zamierza rozdawać pieniędzy. Bank będzie mieć równoważące aktywa, które uzyska od sala, czyli weksel. Zapiszę to tak. Pożyczka dla sala będzie aktywami, bo w przyszłości sal spłaci dług. Możemy to nazwać pożyczką salowi albo… albo wekslem od sala. Powiedzmy, że pojawia się bill Zmyśla imiona. Przychodzi Bill i chce pożyczyć, powiedzmy, 40 milionów. Bank uznaje, że to dobra inwestycja. Zapiszę, dla jasności. Tu było 50 milionów. To był weksel na 50 milionów od sala. A tu jest. Mam warte 50 milionów. Zapiszę, czeki na 50 milionów na zakupy. Pożyczono mi 50 milionów, więc mogę wystawiać czeki, żeby rozwijać swoje przedsiębiorstwo i tym podobne, a nawet mogę wziąć te czeki i spieniężyć je. Oczywiście bank musi mieć dość rezerw. Nie chcę, bym próbował wypłacić więcej niż 10 milionów. Gdyby to się zaczęło, bank musiałby pożyczać rezerwę od innego banku, w ostateczności od banku centralnego. Kontynuujmy. Pokażę, że w końcu uzyskamy identyczny bilans. Powiedzmy, że inny biznesmen, nazwijmy go Bilem, Przychodzi i chce pożyczyć 40 milionów dolarów. Bank postanawia udzielić kredytu. Pożyczy Billowi 40 milionów, ale znowu nie ma takich rezerw. Otworzy więc rachunek bieżący dla Bila. Rachunek bieżący Bila na 40 milionów dolarów. Bank nie podaruje mu pieniędzy. Będą aktywa, które bank dostanie od Bila, czyli weksel na 40 milionów. Weksel od Billa. Spytacie, czy bank mógłby tak w nieskończoność otwierać konta, dostawać weksle, kreować pieniądze? Bo te rachunki bieżące to pieniądze. Ludzie wystawiają czeki, a bank musi je spieniężać. Ale coś ogranicza ten bank: to wymagania dotyczące rezerw obowiązkowych. Stosunek rachunków bieżących do rezerw może wynosić tylko 10 do 1, czyli rezerwy muszą wynosić co najmniej To zmienia się zależnie od kraju, a także polityki banku centralnego. To jeden sposób kontroli nad pieniędzmi, choć nie najważniejszy. Wymagania co do rezerw. Mamy 10%. 10% rachunków bieżących, tak jest w dużych amerykańskich bankach, musi być w postaci rezerw. Muszą być rezerwy na rezerwy na 10% rachunków… bieżących. To metoda, by okiełznać banki. Ten bank się wyprztykał. Ogranicza go ilość pożyczek dzielona przez rezerwy. Wygląda to trochę podejrzanie, że zdołali stworzyć rachunki bieżące z niczego. I tylko mówią ludziom, mamy tu 100 milionów, które możecie wypłacić na żądanie. Chociaż mają tylko 10 milionów w rezerwach. Reszta ich aktywów to weksle. A to właśnie dzieje się w innej wersji, w bardziej tradycyjnej rezerwie, w bardziej tradycyjnym pojmowaniu systemu rezerw częściowych. Mówicie komuś, że ma 100 milionów na żądanie. Ale 90 milionów pożyczacie. Tak naprawdę w skarbcu ten ktoś ma 10 milionów. Te dwie sprawy funkcjonalnie są całkowicie równoważne. Jeśli coś wam przeszkadza, kreowanie pieniędzy przez bank, to wiedzcie, że dzieje się to i tu, i tu. Tutaj też mielibyście kłopot z systemem rezerw częściowych, nie tylko tu.